Siemano! Zaczyna się! pre is here! Zacznę sobie sprawdźmy co tam się dzieje. Ja tak na chwilę się szybko nagrywam, dlatego że próbuję próbuję pewnych ustawień, kamery i wszystkiego przed jutrzejszym streamem. Jutro o 13 będę streamował w Facebook, Twitch i Youtube. Bądźcie tam ze mną, możecie mi cisnąć cokolwiek, Byleby się ktoś pojawił i byleby miał do kogo gadać. Nie wiem nagrywać po angielsku, ale w sumie to mi się nie chce I też sobie to nie mam tego, kogo tam gadać po angielsku, więc dobra, lecimy, sprawdźmy Jak zaczyna się pripaczek e, Mogłem użyć Halfstona Ale jak mam Helm na głowie To mi się ciężej myśli No, a po drugie chciałem Wam pokazać Mojego zepelinka, Jakiego mam fajnego zepelinka Eee, bo chciałem was pokazać, że mnie stać i że mam oczywiście nie mam wszystkiego tak jak Asmogold, który ma wszystkie małą lub prawie wszystkie bo tam widziałem, że ktoś go zagiął ale to nieważne ważne są czyny odważne jak mówił pewien człowieczek, którego kiedyś usunąłem z facebooka dobra, za wysoko poleciałem boże, zakręciłem się Ech. No dobra, lecimy Nie mogę się doczekać jeszcze do lanców tym bardziej, że jak mówiłem od tygodnia jestem sam na chacie i zostanę tak jeszcze długo, więc trzeba wykorzystać czas, który został mi dany Miałem w planie dużo streamowania i nagrywania, wygląda na to, że będę raczej więcej nagrywał niż streamował, bo okazuje się, że wujek waderek nie zna się na sprawie i że tam trzeba bardziej mieć dwa komputery, żeby pociągnąć mocny, jakiś konkretny stream Jutrzejszy będzie będzie jakiś tam ale chyba nie będzie aż taki bardzo Full HD i czy tam w ogóle Blu-ray Blu czy tam Blue Films czy Blueberry ale, ale spróbujemy sobie, tak? Zawsze może się coś pojawi, może pogadamy, może nie dobra, zaczynamy Okej, okay. powiem tak. Uwielbiam jego zbroję. Uwielbiam jak jest zrobiony. Patrzcie na te detale. Patrzcie jak wygląda. Normalnie z kozakiem. Tak samo jak ja, ale on jest troszeczkę lepszy. Trochę lepszy kozak. Nie w grze, bo w grze jestem w ogóle nudem, nie? Tak, tylko. Poza grą może. A może nie. Kto mnie zna, to wie, a kto mnie nie zna, to nie wie. Proste, nie? Dobra, lecimy. Cicho cicho jest kościik ściśniemy, dobra, jedziemy. Instead, she has done the unthinkable. Now, she will come for them all. To finish what she started. To finish what she started. That's <laughs> right, baby. I'm uh -huh. when she comes okay. our end begins Sylvanas ha <inaudible> Boże jaki tłum dawaj mi nie quest, okay. to quest'a lecimy dalej okej dalej Dobra, nas my idea musimy zobaczyć co się dzieje tam. Queścior. Hej. Nie będę nagrywał długo dzisiaj bo jutro w Street to jest raz, dwa. Wszyscy którzy gracie w Warpiawcie, w a pewnie już to gracie już pewnie to zrobiliście więc nie ma co się tutaj roz... rozciągać w minutach eee, w każdym razie cieszę się strasznie na ten dodatek eee, podoba mi się jak wymyślono sposób wylevelowania w postaci nie musicie iść przez te same kleiny eee, non stop tylko można sobie wy wybrać e expansion co mnie cieszy lecimy zobaczyć co tam się dzieje pamiętajcie jeśli to obejrzycie dzisiaj e że będę jutro streamował będę próbował streamować zobaczymy jak to pójdzie jeśli się mi to wkręci to wtedy zainwestuję trochę więcej sprzętu i będę robił to częściej a jak nie to będę po prostu nagrywał wideo i chyba jednak po polsku, bo mi się swobodnie wyraża myśli mimo, że nie mam z angielskim problemu i nawet mi się nie chce, pomych wam ludziska robić angielskich napisów jak ktoś po polsku nie mówi to jest jego problem nie? no myślałem, że Ci moi followersi z Instagrama i tak dalej e, będą zaglądali, ale ja widzę, że zero reakcji, więc po co się wyginać z napisami, jak tak naprawdę chyba to nikt z tego nie korzysta. Może był jeden kolega Anglik w pracy, ale to mogę mu powiedzieć o co chodzi w pracy. Dobra, słuchajcie, kończę, bo mało widzę w tej masce, a też jestem pograć jak człowiek. E, widzimy się tutaj na streamie, albo się nie widzimy zależy czy będziecie czy nie będziecie i tyle widzimy się na następnym wideo mam kilka filmów w przygotowaniu myślę, że w ciągu kilku następnych dni zacznie coś publikować korzystając z tego, że mam wolną chatę i mogę tworzyć bez żadnego problemu